referendum wygrywa się przez listą frekwencję i proszę bardzo wszystkich mieszkańców miasta i gminy a wierzę, że Państwo jesteście rozważni rozmyślni i wierzę że nie będziecie brali udziału w tej awanturze politycznej wywołanej przez grupę ludzi wybory były w 2018 roku wygrałem w pierwszej turze 57% poparcia 12 radnych w Radzie Miejskiej i wybory będą w 23 roku.